Kościół w Głogówku widziany od strony ulicy Plac Kościelny, czyli być może nawet nie od strony ulicy, tylko od Placu Kościelnego. Niestety trochę zasłaniają go brzuski a ten czerwony budynek z poniemieckiej, czyli z niemieckiej cegiełki klinkierowej to prawdopodobnie plebania albo jakiś inny kościelny budynek